streaming to pojęcie rzadko używane w Polsce. Czemu nie jest i jak może się przydać? Opowiem Ci się w tym filmiku. Zapraszam! Zacznijmy od tego, czym jest streaming. Streaming to jest przesłanie obrazu na żywo, na przykład z kamerki. Najpopularniejszą platformą streamingową jest Twitch, a oprogramowaniem OBS Studio, a teraz dodajmy do słowa stream, słowo multi, Multistreaming. multi streaming. Multi streaming polega na przesyłaniu obrazu na wiele platform. Jednocześnie na przykład na YouTube'a i Twitter'a w dzisiejszym filmiku przedstawię. Ogólnie chyba nie ma filmików po polsku, który pokazuje jak za darmo i bezprogramowo przesyłać e, właśnie za pomocą metody multi-streamingu do sieci. sieci. można powiedzieć na poszukaniu programu właśnie no, streamowania, czyli OBS Studio Programu Myśli, że streamujemy i nagrywamy jednocześnie na komputer, nasz stream, a tak naprawdę streamujemy i przesyłamy ten obraz na inną platformę. Jak rozpocząć taki multistream? Niestety nie wiem, jak wygląda to w przypadku systemów na Linuxie. Na pewno wiem, że na Macu może być ciągle. Złego słowa użyłem, nie. nie jest ciężkie. Czy programie OBS, publicznie jest niemożliwe. Program ten nie pozwala na zmianę ustawień nagrywania wideo. Aby rozpocząć przeszkodę z multistreamingiem, należy najpierw wyjść z ustawienia OBS-a, przyjść do zakładki Stream i wybrać swoją platformę na której Chcemy, żeby Stream był upubliczniony. W mojej wypadku będzie to klucz. Piękne, użyć tylko spełnienia. I teraz trzeba wejść na naszą platformę. Tak jak mógł, ja wchodzę na klucza, kupię swój tajny klucz, którego nie wolno nikomu pokazać, bo w przeciwnym razie zobaczyć. Y, o tym. Coś ścimować, co coś innego będziemy streamować z waszego konta i klikamy zacząć następnie z powrotem wchodzimy do ustawienia. Zakładkę wyjście. Zmieniamy typ wyjścia z prostego na zaawansowane. Wchodzimy w zakładkę nagrywania, Zmieniamy typ nagrywania ze standardowego na niestandardowe. Zmieniamy typ wyjścia FFMPEG. I uwaga! przechodzimy na panel YouTube Studio. Tam mamy, naszą czas jest na to musi być Nowy, nowa wersja YouTube Studio? Po składowaniu się strony należy skopiować adres URL naszej transmisji. Następnie wejść do i wkleić. I w co? I teraz zapytacie: no skąd wiadomo, że tak moje Tak, jak jest ogólnodostępny serwer A? Otóż to, to jest bardzo ciekawe pytanie. Należy dopisać ukośnik do naszego schema i wejść w zakładkę z powrotem na stronę transmisji i wybrać klucz, klucz Skopiować go i wkleić. Ja nie będę wklejał tutaj tego klucza, no bo będzie on wtedy dla nas widok. Zalecam jeszcze wyjść w ustawienia i włączyć opcję automatyczne nagrywanie streamu. Co to oznacza, że w momencie gdy klikniemy rozpocząć stream to włączy nam się streamowanie równocześnie na tej na YouTube i na tej tamtej pierwszej platformie, który w moim przypadku na Twitter. Tak naprawdę ustawienia są już słowe Wystarczy włączyć streamowanie i wow, schrymuję na ciebie Równą też na Twitcha i na YouTube'a Czyli w moim przypadku nie muszę wstawić liczby albo to wiadomo tym Mówiłam tysiące razy, nie? Dziękuję bardzo za serdecznie za oglądanie. Bardzo proszę o zostawienie łapki w górze pod linkiem i subskrypcji, żebyście dostawali powiadomienia o moich nowych filmikach. A jeśli chodzi o streamowanie, to ja choć nie streamuję na platformie Twitchu, nie streamuję na YouTube i na Twitchu jednocześnie, bo to dość mocno obciąża sieć, a ja nie mam takiej sieci, żeby to wszystko działało. Dlatego w opisie jest link do Twitcha, Idziemy tam, gdzie jest obserwować. Dziękuję bardzo i złapię im